Nasz stosunek do Boga najlepiej definiuje nasza relacja z innymi ludźmi. Nie można miłować Boga, a jednocześnie pogardzać człowiekiem. Z tą duchową schizofrenią walczył Jezus. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus wskazuje na prymat miłości bliźniego nad służbą Bogu. Aby ofiara, którą składamy Bogu, była przez Niego przyjęta, musi być poprzedzona pojednaniem z braćmi. Przekładając to na naszą codzienność, moglibyśmy powiedzieć, że nasze modlitwy są miłe Bogu tylko wtedy, gdy nasze relacje z ludźmi są właściwe, kiedy nie żywimy do nikogo urazy, ani też nikt nie ma nam niczego za złe. Chcesz się modlić do Boga? Chcesz z modlitwy odnosić większy pożytek? Chcesz, aby Eucharystia była dla Ciebie owocniejsza? Najpierw zapytaj samego siebie, czy w Twoim sercu nie ma jakiegoś żalu do kogoś, czy nie żywisz urazy. Potem zadaj sobie drugie pytanie. Czy jest ktoś, kto może mieć żal do Ciebie? Ktoś, kto został przez Ciebie w jakiś sposób zraniony, skrzywdzony? Jeśli na którejś z tych pytań odpowiadasz twierdząco, Przerwij modlitwę i idź pojednać się z tą osobą. Nawet jeśli ta osoba już nie żyje, porozmawiaj z nią, przeproś lub poproś o przebaczenie. Pamiętajmy, najpierw pojednanie, a potem służba Bogu.